Thermomix jest obecnie jednym z najbardziej wyrafinowanych i zaawansowanych urządzeń kuchennych. Proste pokrętło zapewnia dokładną kontrolę obrotów, dzięki czemu można z łatwością wykonać wiele potraw. W mgnieniu oka można przygotować doskonałe smoothie i koktajle mleczne lub pyszne pasty oraz jogurty. Miksowanie.